Mawiać nie negam nie jest Nie do nicu wiesz, nie wiesz, nie do nicu wiesz, nie nie do wiesz, wiesz, nie So bye. The devil will love you The devil will love you